Dzisiejszy świat zalewa nas tysiącem informacji dziennie. Jesteśmy nimi atakowani, idąc ulicą, biorąc do ręki smartfona, czytując pocztę e-mail czy też słuchając muzyki przez ulubioną aplikację. Marketer i sprzedawca przyszłości to osoba doskonale znająca nowe technologie i media. Dlatego w Wyższej Szkole Bankowej stworzyliśmy jedyny taki kierunek na Śląsku – marketing i sprzedaż. Zaprosiliśmy do współpracy czołowe polskie firmy i agencje jak Gong, Media Mass, Hilti, które przekażą naszym studentom specjalistyczną wiedzę i know-how. Wykładowcami będą praktycy, którzy nauczą naszych studentów, jak prowadzić nowoczesne kampanie marketingowe oraz jak sprzedawać w oparciu o relacje. Studenci będą pracować na innowacyjnych narzędziach, takich jak monitoring internetu Brand24 czy platforma do komunikacji z mediami Prowly. Zapraszam na studia wszystkich pasjonatów reklamy, marketingu, sprzedaży. Wszystkich tych, których roznosi kreatywna energia i którzy chcą nauczyć się komunikacji we współczesnym świecie.